W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jakie jak Ci grożą konsekwencje, jak nie zrobisz badań za jazdą po pijaku w ustawowym terminie 30 dni. Starza się to jak zwykle z wielu różnych przyczyn, często takich życiowych jak względy finansowe, ale bądźmy szczerzy najczęściej z powodu zwykłego odzlekania do ostatniej chwili. Taka nasza polska cecha. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. jestem Specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i zacznę tradycyjnie od zapytania internautki. Witam, przez głupotę straciłam prawo jazdy na okres 8 miesięcy. Dostałam skierowanie na badania psychotechniczne oraz lekarskie. Niestety z powodów finansowych nie zrobiłam ich w okresie 30 dni. Początkiem lutego kończy mi się zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. I czy grozi mi coś za zrobienie badań? Po wyznaczonym czasie, czy jeżeli przejdę badania pozytywnie, mimo że po terminie, to normalnie 3 lutego odzyskam prawo jazdy, z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Zacznę tutaj od przypomnienia Twoich obowiązków wynikających z artykułu 101 ustawy o kierujących pojazdami. Yy, osoba skierowana na badanie, o którym mowa w artykule 99 ustęp 1 punkt drugi lub trzeci jest obowiązana do punkt 1. Poddania się badaniu w terminie miesiąca od doręczenia decyzji o skierowaniu, punkt 2. Przedstawienia starości odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu, no i oczywiście uiszczenia opłaty ewidencyjnej najpóźniej w dniu dostarczenia starości odpowiedniego orzeczenia, o którym mowa jest w punkcie drugim. Jeżeli więc nie dostarczysz starości tych orzeczeń, czyli psychologicznych i lekarskich, to na podstawie artykułu 102, czyli następnego ustępu 1 punktu trzeciego, starosta wydaje Ci decyzję administracyjną o zatrzymaniu Twojego prawa jazdy. Natomiast kiedy tu się robi prawdziwy taki problem? Ano tenże problem robi się wtedy, kiedy przeciągniesz badania powyżej jednego roku, czyli 12 miesięcy. I wtedy, jeżeli od dnia zatrzymania prawo jazdy upłynął co najmniej rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, czyli po prostu musisz jeszcze raz zdawać egzamin na wszystkie kategorie prawa jazdy, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, no a przynajmniej zacząć od kategorii B. Oczywiście, jeżeli miałeś zabrane to prawko na ponad rok, na kilka lat, no to musisz zdawać ten egzamin tak czy siak. Natomiast jeżeli miałeś króce, jak w tym przypadku, że było to na 8 miesięcy, no ale powiedzmy przeciągasz i przeciągnąłeś terminy ze swojej winy powyżej jednego roku, no to również będziesz musiał zdawać, no i bądźmy szczerzy, nie pomogą Ci wtedy żadne dziwne tłumaczenia. Miałem niestety kilka takich przypadków, internauci coś tam pisali, różne dziwne tłumaczenia do starosty szły, a że tak powiem, nie pomogły nawet odwołania. Weź też zdecydowanie pod uwagę, że lekarze w WOMP-ie no, też potrafią zwlekać z wydaniem orzeczenia, np. No, wysyłając się na różne konsultacje, często zdarza się odesłanie do poradni leczenia uzależnień, a tam się nagle okazuje, że żeby jakikolwiek dostać kwit z tej poradni leczenia uzależnień, no to powiedzmy musisz pochodzić tam przynajmniej ze 3 miesiące. I prosty z tego wniosek, jak zaczniesz badania od razu, no to masz jeszcze jakieś pole do manewru. Jeżeli zaczniesz na przykład na ostatnią chwilę i powiedzmy no, zabrano Ci prawo jazdy na 10 miesięcy, a łażenia do poradni masz 3 miesiące, poradni leczenia uzależnień, no to po tych 12 miesiącach, a w zasadzie po 13, lądujesz z przysłowiową ręką w notniku. Tak więc reasumując to wszystko. Poza jakąś wyjątkowo trudną sytuacją finansową, radzę Ci podejść do badań od razu. Wiem, że jest ciężko, wiem, że wydatków jest sporo, z reguły dochodzą do tego jakieś mandaty, czasem jakieś opłaty sądowe, ugody z prokuratorem i diabeł wie tam z kim. Oczywiście wszystko jest oparte o finans, który idzie do państwowej kasy. Natomiast w razie jakichś utrudnień czasowych, czy nawet negatywnego wyniku, coś jeszcze możesz zrobić, coś podumać, coś poradzić. Natomiast zwlekanie do samego końca samo prosi się o kłopoty. No na tym w sumie kończę, jeżeli Ty miałeś jakieś swoje doświadczenie zrobieniem tych badań po terminie 30-dniowym, no koniecznie napisz o tym w komentarzach pod filmem, jak to się skończyło w Twoim przypadku, no, jak się na przykład skończyło doniesienie orzeczenia po trzech miesiącach, po przewidzianych trzech miesiącach, ale po przekroczonym roku, prawda, też tak, takie sytuacje się zdarzały. Natomiast jeżeli to wideo pomogło Ci w podjęciu jakiejś decyzji, to koniecznie oczywiście daj lajka, daj kciuka, no, mam nadzieję, że rozwiązało Ci jakiś problem, no to wtedy udostępnij je na swoim portalu społecznościowym, Facebooku, Google+, Nasza Klasa, jak znasz kod HTML, możesz wkleić się na swojej stronie internetowej. Oczywiście jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na mojej witrynie internetowej badania -lekarskie kierowców kierowcówpl Tam wpadnij zaraz po obejrzeniu tego wideo, link jest tutaj w opisie pod filmem, oczywiście jak oglądasz na moim kanale YouTube. No oczywiście, jeżeli chcesz więcej takich materiałów, to zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy, tutaj gdzieś zobaczysz linki do subskrypcji, mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Na sam koniec, naprawdę, jeżeli tylko możesz, zrób te nieszczęsne badania psychologiczne i lekarskie od razu. Przezwlekanie samo prosi się o kłopoty, a na dokładnie dziesiątki, a nawet setki maili świadczą o tym, że no niestety tak jest. Jest grupa szczęśliwców, że przechodzi te badania od razu, nie ma problemu, ale system jest represyjny, no i raczej nie idziesz tam do WOMP-u, czy do psychologa jako ten dobry, tylko jako ten zły, złapany po alkoholu, także bye bye. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.